Czas ekipa, zaczynamy, Hangout będzie krótki, w miarę na temat, ponieważ jest orkiestra świątecznej pomocy, może tam chcesz sobie to obejrzeć, a jeżeli nie chcesz obejrzeć orkiestry, to na pewno w telewizji, czy gdzieś jest coś tam innego ciekawego, być może na Netflixie, czy jakimś innym programie, Cześć Roki tutaj, cześć Damian, Damian Pawełciu. Widzę Roki tutaj, zdominowałeś czat i w zasadzie pytanie jest takie, czy starać się do policji za trzecim razem, czwartym, piątym, szóstym, no maksymalnie gość, który zdał u mnie to był po raz siódmy, prawda, także jeżeli znasz kogoś, kto zdał 8 razy, to raczej nie jest z mojej grupy. I zacznijmy od tego, że napisała do mnie dziewczyna, prawda, chce się dostać do tej mojej elitarnej grupy, ale zanim ktokolwiek się dostanie, to nie jest tak, że dostaje tylko czek czy przelew na konto, tylko musi jeszcze jakoś się tam wytłumaczyć z tego, że ch dlaczego chce, prawda, czyli też taka mała rekrutacja, czyli zdawała pierwszy raz w 2008, drugi raz po kilku latach, nie korzystała z żadnych materiałów, tyle co tam z internetu i, i dlaczego chce teraz się dostać, a mianowicie pracowała jako nauczyciel, wcześniej wychowawca w domu dziecka, sprzedawca i również odbyła służbę przygotowawczą wojskową i ma ona jakąś taką wewnętrzną potrzebę pomocy w środowisku lokalnym, jest osobą empatyczną, jeżeli ktoś tam coś potrzebuje, jakiejś pomocy, to takiej pomocy udziela, jakieś miała sukcesy, było złapanie pedofila, prawda. Nawet jeżeli skradziono jej auto, to też jakoś tam ustaliła bardzo szybko, dlaczego, jakim autem przyjechali zł złodzieje, jak dokonali tego włamania, na jakich tablicach od odjechali. Także, no coś tam jednak w tej duszy gra i sensowne motywy tutaj są. No Pytanie jest dlaczego coś jej tam nie wyszło wcześniej, prawda? Dlaczego dwa razy, pomimo że osoba wydaje się bardzo wartościowa, jakoś do tej policji się nie dostała i no moje zdanie jest takie, że zdecydowanie warto, zdecydowanie warto teraz, ponieważ no trudno tutaj ukryć, że policja ma problemy wizerunkowe. No chyba jeżeli nie żyjesz na księżycu, to tutaj odnotowali 16 wykroczeń z... Że tak powiem, znasz tą historię tutaj klub w rybniku, ja to obejrzałem, tutaj pani rzecznik tam jakieś tam wytłumaczenia daje, prawda? natomiast tam współwłaściciel klubu jakieś tam inne, natomiast no bądźmy szczerzy, tutaj jakaś tam zadyma natomiast bądźmy szczerzy no sympatia gawiedzi jest niestety nie po stronie tutaj policjantów, tylko po stronie ludzi, którzy byli w tym klubie oraz yy, tych przedsiębiorców, prawda, którzy tą imprezę Zorga Nizowali. Także musisz sobie zdawać sprawę, o tutaj nie mamy nic do stracenia. Takie górnolotne hasła, i jak to tam się skończy, to mi trudno powiedzieć. Nie od tego jestem. Natomiast no, zadyma była na tyle, że trzeba było nawet użyć jakiejś broni, tam strzały ostrzegawczej, użyć gazu czy tam czegoś. I no. Y Część z was niestety jakoś tak emocjonalnie podchodzi do sprawy i uważa, że no w takiej policji to ona służyć nie będzie. Natomiast zabawa jest taka, że policja tak naprawdę potrzebuje dojrzałych ludzi, prawda? Potrzebuje ludzi z jakimś doświadczeniem, którzy tam, nazwijmy to, nie wymiękną przy pierwszej, lepszej okazji, którzy wiedzą po co idą i nawet jeżeli wcześniej nie dałeś rady powiedzmy tak jak ta dziewczyna, która chce się dostać do grupy, to był 2008-2013 rok to, to niestety wtedy policja pajacowała, było, był kryzys gospodarczy było po 10-15 na jedno miejsce. Potem jeszcze się zrobiło coś takiego, że w 2013 zaczęto chyba skracać emerytury do lat... Przepraszam, nie tyle skracać, co wydłużać czas służby do emerytury do lat 25, no to ludzie się bili drzwiami i oknami. i Wtedy nawet dostęp do mojej grupy tutaj nie gwarantował, że się dostałeś, prawda? Ale, ale jeszcze tutaj wróćmy do, do tego, wróćmy tutaj do, do, do tego filmu. Zobaczcie, jakie są komentarze, prawda? Te najlepsze komentarze, czyli prawo jest po naszej stronie, otwierajcie, gady muszą zginąć. O ile się orientuję, to gady to jest służba więzienna, prawda, a nie policjant nie ma żadnego nakazu prawnego i tak dalej i tak dalej. Wielkie gratulacje dla restauratorów. Tutaj nie widzę nikogo, kto, kto by się ujął właśnie za tymi policjantami, którzy tam niewiele mieli do gadania, tylko po prostu spełnić swój policyjny obowiązek. Muszę też uczciwie przyznać, że motywacje ludzi, którzy idą w starszym wieku są trochę trochę sensowniejsze niż niż ludzi, którzy czy kandydatów takich jak ty, którzy dopiero co skończyli szkołę i Pokażę ci na przykładzie takich ankietek, które zbieram już od pewnego czasu, w zasadzie od początku naboru do grupy, takiego bardziej już profesjonalnego, czyli widzisz ten człowiek, już momencik tutaj, on chce być, on jest po raz trzeci, podchodzi do rekrutacji i więcej, czyli miał od zawsze w rodzinie miałem zakorzenione poszanowanie munduru. Chcę mieć stabi stałą, stabilną pracę, mieć powierzone dane zadania, które chcę robić, pracować z trudnymi ludźmi, prawda? Czyli nie boi się pracy z trudnymi ludźmi, rozwiązywać trudne sytuacje, czuję, że chcę to robić. Wiem, że to jest poczucie, wiem, że to poczucie nikogo w rekrutacji nie przekona, ale szczerze mówiąc tak jest, prawda? Ale tutaj weźmy, ktoś tutaj dostał się, stara się po raz pierwszy, no marzenie od liceum, podziwiam policjantów, są dla mnie motywacją, budzą respekt, chciałbym dołączyć, być również dla innych wzorem do naśladowania, dobro ludzi jest dla mnie istotne, dlatego myślę, że byłoby to miejsce dla mnie odpowiednie, ale może, może, może tutaj, prawda, porównajmy ten trzeci raz z tym pierwszym razem. Stabilność zatrudnienia, mniejsza monotonność pracy w porównaniu do pracy w finansach, czyli zawsze mi się wydawało, że przy pieniądzach to jest tak, taka ciekawsza robota, ale bardzo zdawkowo ten kandydat tutaj swoje motywacje jakoś odpisał, prawda, ale, ale weźmy tutaj... Sam widzisz, większość ludzi, którzy tutaj ogląda mój materiał, to jest po raz pierwszy, ale tutaj powiedzmy ktoś po raz drugi chce wykonywać coś, co ma większe znaczenie, sens, żeby nawiązywała do moich studiów, nie cały czas pracować za biurkiem. Wolałbym, żeby praca była większym wyzwaniem, pozwalała na pracę wśród ludzi z takim podejściem jak ja. prawda? Ale tutaj powiedzmy podoba mi się służba, Stabilność zatrudnienia. O tutaj ciekawy motyw. Chce pomóc nieudolnej policji w swoim mieście. To jest bardzo ciekawy motyw, ponieważ często, gęsto nie masz nic do gadania, że tak powiem, w stosunku do tego, co sobie komendant w twoim mieście wymyśli, prawda? I jakby to powiedziesz, Yy, idziesz naładowany ideami, prawda, a potem jakoś tak wciąga cię ta codzienność, że jak to mówią, wejdziesz między wrony, to kraczesz i tak dalej, prawda? Tutaj ktoś pierwszy raz sporo przywileju, wypłata na czas, emerytura, oki, ok, praca z ludźmi, prawda, ale zobaczmy kogoś, poszukajmy kogoś po raz trzeci. Prawda, tutaj, tutaj dość ciekawe opisanie, prawda, rozumie specyfikę pracy i obowiązki, jestem komunikatywny, czyli y, tu jest ktoś pierwszy, o tutaj jest ktoś pierwszy raz pracuje jako pracownik cywilny w Komendzie Miejskiej, chciałem poszerzyć swoje ambicje, ale ten co pierwszy to da, daje takie zdawkowe tutaj wytłumaczenie, ten po raz, co po raz drugi chociaż się wysilił, prawda, ten się wysilił, ten się mniej wysilił, ale mówię, nie, nie oceniam, które są motywy lepsze, natomiast w tej chwili jest jakaś ostatnia szansa, żeby przynajmniej póki, póki policja ma taki PR, jaki ma, no trudno nie zauważyć, że trochę, obecna władzuchna chowa się za tym policjantem, czyli sama coś tam na rozrabia, idzie na jakąś konfrontację, natomiast policjant niestety musi wykonywać polecenia, no i co ma ten biedny policjant zrobić. Jeżeli chodzi o moich elitarnych, no tutaj Akurat nie, nie pamiętam, czy ta osoba się dostała za trzecim razem, czy nie dostała, ale cieszą mnie właśnie takie takie wysyłane na Messengera, nazwijmy to SMSy. Oprócz tego, że coś tam jestem, jakiś wielki guru i kogoś w szkole, to y, miło jest otrzymać jakąś taką, nazwijmy to, y, miło jest otrzymać coś na święta, prawda? Czyli ktoś wyszedł ze swojej strefy komfortu i przysłał mi jakieś życzenia i miło, miło jest też dostać coś takiego przesłanego w sumie niby żartem, że tak powiem, melduje wykonanie rozkazu. Już kiedyś jeden prezydent me meldował drugiemu prezesowi wykonanie rozkazu, gdzieś tam na jakichś filmach wojennych też oglądałem wykonanie rozkazu, prawda, czyli trochę humorystycznie, z, z jakimś tym dystansem do siebie, ta osoba się nie boi zażartować i mi przysłać życzenia świąteczne jednocześnie mile oznajmić, że jest tutaj, gdzie jest, prawda. Ta osoba ona też nie dostała się za pierwszym razem, ale to jest jeszcze z czasów, kiedy Multi był punktowany, ale zwróć uwagę, ile punktów zdobyła i nie chcę się chwalić, ale w tym czasie była to, był to pierwszy wynik w kraju, prawda? Szkoda, że ten Multi jest niepunktowany, bo wtedy jakoś by można ocenić te moje wysiłki ale w jednej z trudniejszych komend pierwszy wynik w kraju i w tej, w tej samej rekrutacji była osoba, która miała trzeci wynik w tej samej komendzie, czyli na pudle dwie moje osoby. To nie są jakieś fejki, prawda? No ale, jakby to powiedzieć, jak się ktoś przyuczył trochę, poduczył to i coś z tego sensownego wyszło, prawda? I no myślę, że jeżeli tutaj jesteś osobą, która zdaje po raz kolejny, że cię trochę zachęciłem do tej policji, prawda? No, no będziesz żałował, jeżeli nie podejdziesz, to Czas mija szybko. Tutaj Ci muszę pokazać coś innego. To jest taki mój. O, momencik, może tutaj lepiej zobaczę, z której kamery lepiej widać. Już momencik. To jest mój indeks ze studiów, prawda? I czas mija tak szybko, prawda? Że, że po prostu łeb boli. Yy, no, y, gdzieś w 82 roku dostałem się do tego wojska, w 2004 wyszedłem, czyli y, no, no fakt, że nie miałem 20, 25 lat służby, ale y, y, mija to tak szybko, że y, no, że po prostu y, jak trzasną zbicza, czyli, czyli nawet jeżeli jesteś osobą trochę starszą, masz tam powiedzmy powiedzmy lat tam 35, to jak będziesz miał 25, to po 60, że tak powiem, będziesz miał pełną wysługę, no ale, ale mam nadzieję, że zmienią się troszeczkę przepisy i będą uznawali coś, jakieś tam jakąś pracę z cywila. Często też spotykam się z ludźmi Moimi pacjentami się pytam, a był pan w, w wojsku? No, w wojsku nie byłem, ale byłem w policji, w prewencji. Wie pan co? Tak żałuję, bo y, sami mi proponowali, żebym ja tam do tej, do tej policji poszedł, prawda? Policji czy wtedy milicji. Już bym był na emeryturze, y, a w tej chwili robię tam za fizycznego tu, tam czy siam. Sytuacja gospodarcza jest jaka jest. No i. Nic, tylko zapierdalaj, prawda, zapierdalaj na kogoś, a garb ci sam wyrośnie. Także, jak masz jakiś komentarz, zrób to teraz na czacie, przelecimy szybciutko czata. Tylko jeszcze, żeby przelecieć szybciutko czata, to dodam tutaj, zrobię jeszcze tylko taki mały... Mały myk, żeby tutaj coś tam było widać na tym czacie. Jeszcze muszę trochę po, Jeszcze muszę trochę poprawić. Aj, polecimy z tym koksem, prawda? Dobra. Już sekund. A jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę poprawię i myślę, że, że. że tak, żeby, żeby było wiadomo, wiadomo, co ja na tym czacie, że tak powiem, czytam. Także jeszcze raz tutaj podziękowanie Rokiemu. Nie był moim militarnym, ale darmowy materiał mu wystarczył na to. No, na, na razie wykonuję roba, robotę pod tytułem oddelegowali nas na zaopatrzenie i wykonujemy jak różne prace fizyczne. Prawda? No, ja pamiętam za szkółki wojskowej. Grabienie liści to był nieśmiertelny temat i zabezpieczanie tak zwanych rejonów. I tutaj dalej Roki pisze, czekamy na szkołę, z jakiejś informacji wynika, że w 95% pójdziemy na szkołę 26 lutego. Tutaj Damian, to i chyba spoko, nie było jakieś masakry z czekaniem. Dwa miesiące. Aha, aha, aha. Tutaj jeszcze roki. Raz luzik, raz sraczka, chyba nie traczka, tylko sraczka na przykład z meblami w KWP zdaje się, że na przykład budynek komuś to potrzebny byłby transporter, wynieśliśmy wszystkie biurka plus szafy, cały sprzęt, także no, musisz się liczyć, że jako młody to też wyciecz fizycznie zapierdalał, tutaj cześć Aksel, cześć Rafał, cześć Łukasz. I tutaj pierwsza opinia też Rokiego. Moim zdaniem, panie Darku, można się starać do skutku. Tak, tylko hmm, y, trzeba też korzystać z okazji Roki, wiesz, bo y, y, w, wtedy, kiedy była brędza, wtedy, kiedy tych kandydatów jakby nasrało, że każdy, kto się obudził, chciał do tej policji, prawda, kto wstał lewą nogą czy prawą i, i niestety uczciwie trzeba było przyznać, że wtedy też było kupa plecaków i ciężko, ciężko było się po prostu dostać. Gdzieś tak dopiero od 2015 na tyle zelżało to wszystko, że czy z przygotowaniem, czy bez przygotowania się można dostać, prawda, czyli bez przygotowania to trochę tak na chybił trafił, albo ci się uda, albo ci się nie uda, natomiast z przygotowaniem to niezależnie czy darmowym, czy płatnym to znacznie zwiększasz swoje szanse, ponieważ smutna prawda jest taka, że zwykły kandydat ma w dupie idzie na tata wariata i myślisz, że sobie pogra z rekrutującymi w durnia, prawda? Jakie mnie, Panie Boże, stworzyłeś? I tak dalej. Mm -hmm. Tutaj Johnny Mleko ma pytanie, ile może kosztować zestaw badań moczu i krwi, jeśli chciałoby się na własną rękę to zrobić? Yy. Znaczy Johnny Mleko, tutaj największy koszt to jest HIV i żółtaczki, Natomiast jeżeli byś, i tego odradzam, robić wcześniej, bo, no bo po pierwsze kosztuje to drogo, a po drugie, jeżeli cię wyjdzie pozytywnie, to i tak się upierdolą, i tak cię upierdolą. Natomiast morfologia, badanie moczu, cukier, tam bilirubina, jakieś tam inne, to przypuszczam, że tam w 50 złotych się zmieścisz, prawda? I tutaj mister Jakub, dokładnie jeżeli chodzi o morfologię, czy wykonywane są podstawowe badania, czy wszystko jest dokładnie sprawdzane. No mówię, z takich badań istotniejszych, które są jednocześnie droższe do wykonania prywatnego, to jest WR, żółtaczki, HIV i coś tam jeszcze, prawda? Dobra. Johnny Mleko, mam kaszel, który się trochę utrzymuje, pomimo leków za bardzo się nie zmniejsza. No. Znaczy kaszel, to tam nikt na ten kaszel Johnny nie zwraca uwagi. Chyba, że bierzesz jakieś leki, są niektóre leki na nadciśnienie, które niestety predysponują do przewlekłego kaszlu i tutaj no, warto, warto wiedzieć, czy coś takiego cię nie spo. Czy coś takiego cię nie spotkało, prawda? Najwyżej się wstrzymasz minutę z tym kaszlem, a zawsze możesz zwalić na, na to, że się przeziębiłeś, prawda? Tutaj, Roki opisuje komisja Lekarską. Miałem zaocznie, czyli wysłałem im komplet dokumentów i dostałem odpowiedź, że zdolny. No, w tym nieszczęściu to covidowym, to jedyny pozytyw, że na komisji tam dupy nie zmoczysz. Mariusz, czy się orientujesz, że na, czy na rozmowie z psychologiem można powiedzieć, że pracuje ponad pół roku bez umowy, czyli praca na czarno? Żadna praca nie hańbi, natomiast trochę inaczej bym to sformułował, czyli nie, że pracuję na czarno, tylko pracowałem tu i tam, miałem umowę o pracę, natomiast sytuacja wyszła taka, że w tej chwili mam prace dorywcze. Pracodawca tam obiecał mnie, mnie przyjąć, jeżeli sytuacja gospodarcza się poprawi. No jeżeli pracowałeś w hotelu czy knajpie, to trudno, żeby ktoś tam cię utrzymywał i wpłacił ci jakieś pieniądze, kiedy sam nie ma sam na część, czy na leasingi, czy na tam, na jakieś inne inne rzeczy, prawda? Mnie ostatnio psycholog zapytała, dlaczego nie napisałem w kwestionariuszu, jak większość aplikujących stabilność zatrudnienia, prawda? No i mam nadzieję, że Przemek tutaj jakąś sensowną odpowiedź dałeś, aczkolwiek stabilność zatrudnienia, wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwy motyw pójścia do policji. Czy dziewiętnastolatkowie są chętnie przyjmowani do policji? W tej chwili jest każdy chętnie przyjmowany pod jednym warunkiem, że się dojrzale zaprezentuje, to, to, to, to nie ma różnicy, czy on ma tam 20 lat, czy, czy, czy, no powiedzmy już tam, jak już ma ktoś 50, no to po dupie może dostać, prawda, natomiast tam do 45, uważam, to jest taka moja arbitralna granica, że od 19 do 45 wszystko jest dla ludzi, czy się długo czeka w Katowicach? Jak ktoś wie, to niech odpowie. Yy, tutaj, Pawełciu, aktualnie w Kato komisja lekarska jest zawieszona do odwołania. Papierami zajmuje się inne województwa. Czas oczekiwania spory, prawda? No, nie dziwię się, Kato ma do roboty sprawę na przykład w Rybniku. I trudno się dziwić, że jest jak jest prawda, także zaoczne komisje mają swoje wady, mają swoje zalety. Przede wszystkim, zaleta jest taka, że nie będziesz miał nadciśnienia białego fartucha na, przy bezpośrednim, że tak powiem, spotkaniu z lekarzem komisji. Poczekajcie momencik zapomniałem tutaj, oczywiście powiedzieć, jeżeli ktoś ma ochotę do mnie zadzwonić, o kurczę, tutaj się mi trochę zmazało, 789 273 335 Daj szansę, to poprawię, poprawię numer telefonu, tylko jak na złość nie mogę znaleźć w tej chwili coś do pisania. W każdym razie to, co jest zamazane, to jest to jest dwójka, prawda, czyli 789 273 335 telefon do mnie. Jak ktoś ma ochotę pogadać, to serdecznie zapraszam już momencik, leci, lecimy dalej panowie, tutaj ciekawa sprawa Kamil, ja już czwarty raz podchodzę, w połowie tego mam TSF i TWO także na spokojnie, trzeba podejść nie myśleć o tym, co było nauka, nauka, jeszcze raz nauka także mam nadzieję Kamil, że tutaj Moje materiały ci w czymś pomogły, niezależnie czy to są darmowe, czy ewentualnie, jeżeli się tam przyłączyłeś do grupy płatnej, ale, ale po prostu nie kojarzę cię w tej chwili po tym Niku nadkomisarz Podkomisarz Axel na chwilę obecną w jakim mieście najłatwiej się dostać do policji? Najłatwiej się dostać zawsze na ścianie zachodniej, najtrudniej na ścianie wschodniej. Roki, moim zdaniem, może być tak, że ten, co się bardzo stara i chce mu się i na tym zależy, to oblewa takiemu, co ma wyrąbane w całości, udaje się dostać za pierwszym razem. Dobra. Gosia, Margaret, ja za wszystkie badania płaciłem, płaciłam około 200 zł. Czyli wszystkie badania laboratoryjne tam, gdzie nie, gdzie kosztują dwie stówki. Jak masz wolne dwie stówki, to można się przebadać, już nawet tak prywatnie dla siebie. Bartłomiej, czy to prawda, że ciężko się przenieść z OPP do innych jednostek, na przykład w mniejszym mieście? Prawda. Pierwsze trzy lata to w zasadzie nikt nie chce z tobą gadać. Nie chce z tobą gadać i się wcale nie dziwię, że nie chcą gadać, ponieważ o, taka jest rola najmłodszych policjantów, prawda no, niestety muszą zapierdalać jak młode automaty wpiszę tylko numer telefonu i już, już zaraz z powrotem 273. wpisałem tylko numer, numer telefonu i jeżeli mówię, chcesz zadzwonić, to to jest numer telefonu, a ja dalej pójdę na czata. Roki, yy, jeżeli jesteś dla nich wartościowy, widzą w tobie potencjał i tak dalej, to wtedy, masz, to wtedy ciężko jest się wydostać. Jeżeli jesteś normalny, zwyczajny, to nie masz problemu, żeby się przenieść. Jest w tym sporo racji, ponieważ jak pokażesz, że jak pokażesz, że potrafisz coś zrobić, no to się nie dziw, że to się po prostu nie dziw, że że cię nikt nie będzie chciał tam <grych> przekazać w inne ręce, prawda? Z mojej służby wojskowej pamiętam, że najlepsze opinie pisało się najgorszym matołom, żeby ktoś sobie tam dziada wziął i z nim się tam pałował. Nałogowy. Dzień dobry, panie Darku. Czy po rozmowie kwalifikacyjnej, jak będę skierowany na badania, to lekarz może się przyczepić do mojej wady na brzuchu z powodu wytrzewienia jelit? Lekarz rodzinny dopuścił mnie na, do TSF-u. No, jeżeli to była jakaś wada wrodzona, w dzieciństwie zoperowali ci i nie ma żadnej przepukliny, to nie było potem jakiś z tego wytrzewienia jelit, to no, ja bym puścił. Natomiast co ten lekarz komisyjny wymyśli, to y, przypadek jest bardzo rzadki, taki jaki masz. i no, Trzeba by spojrzeć do paragrafów tam. Jak to, jak to dalej będzie? Roki. Panie Darku, chciałem się zapytać, chciałem się zapytać, jak się pan czuje po pierwszej dawce szczepienia? Pierwsza dawka, to 95% ludzi czuje się dobrze, natomiast słyszałem, że po drugiej dawce ludzie się czują bardzo źle, prawda? Ja się jeszcze na drugą nie szczepiłem, szczepię się dopiero w przyszły czwartek. Natomiast lekarz, który się ze mną szczepił, znaczy tydzień wcześniej, mówi, że miał taki incydent gorączkowy, że bardzo źle się czuł właśnie po drugiej dawce. Pierwsze 10 godzin miał spokój, wrócił do domu i w nocy zaczął się tam telepać. Temperaturę miał zaledwie 37,5 stopni, ale no czuł się fatalnie, prawda, a rano w las pod cztery pierzyny, prawda, a rano wszystko było dobrze. Mam chorobę Leśniowskiego, koronacze wyklucza na pracę w policji. Tak, Jakub wyklucza, wyklucza ta choroba, pracę w policji. Yy. Paweł Gaja, dlaczego praca mundurowych jest bardziej pożądana niż zwykła praca? Znaczy, nie wiem, czy to jest pytanie Paweł, czy to jest stwierdzenie, czy, czy, czy, czy, czy co to jest, prawda? I tutaj Roki odpowiada: Samo to, że nie mam o to, to nie robi coś pożytecznego, czujesz wyjątkowość swojej profesji, prawda? Czyli można coś takiego, nazwijmy, powiedzieć aczkolwiek, czy to nie jest, może inaczej, weźmy y, y, y, zabezpieczenie tam jakiegoś marszu, no i porównaj sobie zabezpieczenie procesji Bożego Ciała, gdzie idziesz godzinami tam i nic się nie dzieje, a porównaj zabezpieczenie powiedzmy tam, y, czy, czy jakaś tam akcja w tym klubie w Rybniku, prawda, czyli Monotonia też czasami jest, niestety, w służbie. Monty, jakie rady przed rozmową? Wszystko dość spokojnie przeszło. Roki, my jako funkcjonariusze mamy możliwość szczepienia się i jesteśmy zapisani na listy i teraz pytanie czy się szczepić? Bo się boję, że będę chory no, i nie pójdę na szkołę. No, ja bym się roki zaszczepił, prawda? z prostego powodu, że będziesz się obracał wśród różnych dziwnych ludzi, będziesz się obracał wśród bezdomnych, a przede wszystkim będziesz na szkółce w dużej grupie ludzi i ktoś tam zawsze tego covida może mieć i ci bezobjawowo sprzedać, prawda? Na no, u ciebie może to się skończyć. To jest taka ruska ruletka, prawda? Może się skończyć, że przechorujesz, nawet nie będziesz wiedział, ale może się skończyć powikłaniami pod tytułem zapalenie płuc, prawda? Zapaleniem płuc. Także, ale mówię, nie jestem ja jestem po prostu zwykłym lekarzem i opieram się na wiedzy, natomiast mówię, jeżeli masz jakieś tam teorie antyszczepionkowe, czy coś, nie zamierzam nikogo przekonywać, że ma się szczepić, czy nie ma. Zdrowo, rozsądkowo po prostu warto się zaszczepić, nawet po to, żeby nie przesiać, nie przenieść tej zarazy na swoją matkę, czy tam babcię, czy jakiegoś innego wrażliwego członka rodziny. Bartłomiej, z tej ciekawości ma pan jakieś porównania polskiej policji do policji w innych krajach? No, jeżeli oglądasz telewizję, to, to pewnie widzisz, co się dzieje w Stanach, widzisz, co się dzieje w Rosji. No Trochę racji miał pan prezydent nasz, kiedy powiedział, że w Polsce nikt jakby to powiedzieć, do tej pory nie zginął, chociaż przypuszczam, że w, w, w tej chwili jak ruska policja tłumi te zamieszki Nawalnego to y, też pewnie nikt tam nie zginął, ale, ale z tego co widać ci na Białorusi i y, w Rosji tymi pałkami jakoś tak żwawiej ruszają jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone to no, pewnie znasz przypadek pana Floyda no tam jest inna sprawa że jest powszechna dostępność do broni i nigdy nie wiesz czy ktoś tam, jakiś afroamerykanin najpierw zacznie strzelać, a potem zacznie myśleć, że od tego, że ktoś mu tym ogniem odpowie, prawda także Wydaje mi się, że nasza policja, jeżeli chodzi o tak zwaną brutalność, to jest raczej taka bardziej, nazwijmy to, jest, jest naprawdę umiarkowane to, prawda. Chociaż gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Pamiętacie przypadek z Konina, że tam jakiś tam łebek został postrzelony, zastrzelony. No, Wśród 100 tysięcy policjantów bym się zdziwił nagle, żeby nie było jakiegoś wypadku przy pracy, tak jak u lekarzy błąd w sztuce, prawda? Nałogowy, wracając do mojego pytania, dziękuję za odpowiedź, nie przeszkadza mi ono w życiu, sport to moje drugie ja, mam tą wadę od urodzenia, ale nie można powiedzieć, że, że sportowy ze mnie świr, pozdrawiam. O. Roki, cały czas chyba mówiliśmy nałogowo o tym wytrzewieniu i jeli, to ile, o ile pamiętam. Roki, nikt nas do niczego nie zmusza, tylko może raz wyjść taki przepis, że jeżeli nie jesteś zaszczepiony, to idziesz na szkołę i tyle. Mówię Roki, z tych ludzi co znam, pierwszą dawkę. Pierwsza dawka to nikt nie miał żadnych jakichś objawów ubocznych. Druga dawka to niestety ona już, pierwsza dawka inicjuje ci układ immunologiczny, natomiast druga dawka to jest taka już, że ona aktywizuje do końca ten układ immunologiczny i możesz mieć jakąś tam poronną postać choroby, ale po prostu zaszczepić się i zapomnieć. prawda? Dodam, że już miałem COVID-a w październiku 2020 roku. No to jeżeli miałeś tego COVID-a, to, to czego się boisz, prawda? To, to, to, to gorzej go nie, nie przejdziesz, prawda? Natomiast szczepionka może dać ci odporność na dłuższy okres. Witam, panie Darku. Pana zdaniem lepiej jest pracować w KMP, czy w oddziałach prewencji. Pozdrawiam. Dobre pytanie. Słuchaj, nie byłem policjantem, to nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno prewencja jest jakimś etapem w życiu każdego policjanta. Natomiast nie wiem, jaką funkcję miałbyś pełnić w tej KMP. Bożena, zdroworozsądkowo, pan, panie doktorze, naprawdę ma słabą wiedzę. Jakby ci to powiedzieć, Bożena. Boję się, że twoja wiedza jest jakaś taka trochę gazetowa, czy internetowa, prawda? I tyle mam ci do powiedzenia. Roki... Yy, Roki, yy, Roki, Roki, Roki... No dokładnie, tutaj można sobie obejrzeć kanał szeryfa z USA, jak tam policja działa po zamieszkach z panem Floydem w ogóle padły takie jakieś tam propozycje żeby obniżyć fundusze tej policji amerykańskiej stało się to w wielu miastach czy stanach rządzonych przez demokratów a skutek był łatwy do przewidzenia że przestępczość od razu od razu wzrosła Herlawy. Czy starać się do policji? Za trzecim razem widocznie yy, to nie jest dla tej osoby po wielu próbach. Normalny człowiek by zda wszystko bez przygotowań. Wiesz ja co, Herlawy. Yy, zdawałem na Wojskową Akademię Medyczną, zdawałem dwa razy wydawało mi się, że to jakieś tam wielkie nieszczęście, natomiast ze mną zdawali ludzie czwarty, piąty i szósty raz i dopiero za tym razem się zda, dostali i okazało się, że potrafili być dobrymi lekarzami, prawda, także nie widzisz dalej niż czubek własnego nosa, prawda każdemu się może jakoś tam mieć słabszy dzień, podwinąć noga czy coś w tym stylu no i tyle mam do powiedzenia, prawda. Nawet psycholog może mieć raz dzień gorszy, raz lepszy, możesz trafić na jakiegoś plecaka tego dnia, możesz mieć jakieś zdarzenie w domu, które wytrąci cię z równowagi. Różnie to bywa. Pawełciu znajomy chciał iść do KPP, a przydzielili go na mały komisariat, co jestem zaskoczony tym faktem. Czyli Pawełciu, wniosek jest taki, że kadrowe historie, losy kadrowe, decyzje kadrowe w służbach mundurowych są po prostu nieprzewidywalne. KMP to OPI, czyli awantury rodzinne, pijani ludzie, takie interwencje, wezwania przez dużurnego do wszelkich gatunków przestępstw. Prawda? Myślę, że jedno i drugie jest szkołą życia, prawda? Tutaj bardziej bym polecał fakt, że ten gość takie robi filmiki dla mnie, takie coś tym filmikom brakuje, trochę krótkie, to jest bodajże polski rekrut, ale przynajmniej w jakiejś skondensowanej wersji masz to, co cię może w policji czekać i, i, i to są bardziej pytania no, do tego gościa, prawda? On tam promuje o polską policję. Mam nadzieję, że dosyć skutecznie. Yy, ma taki zrównoważony punkt widzenia. Fakt, że troszeczkę musi w tej chwili robić dobrą minę do złej gry, prawda? Ale yy, no polecam jego kanał, prawda? Mo, mo, może, już momencik, może mi się tutaj coś uda. O, zobaczmy, o polski rekrut. Prawda, tutaj masz opisane fakt, że filmiki są tam, powiedzmy, po dwie minuty, plus intro 10 sekund, to tam dłuższe nie, nie będą, prawda. Natomiast no masz psy służbowe, służba patrolowa, czas wolny, ślubowanie. Także, także wejdź sobie na kanał tego gościa i wydaje mi się, że o, można nawet zasubskrybować. Ja nie subskrybuję, bo pokazują mi się, pokazują mi się jego filmy, w, w takich nazwijmy to rekomendowanych, prawda? Czyli zrobił tu już kilkadziesiąt filmów, 26 filmików i jakby to powiedzieć, Mogę to ze spokojem polecić. Informacja jest w miarę rzeczowa, prawda? Ale lecimy dalej. Dosyć reklamy innych kanałów. Um, Michał, czy pomaga pan kandydatom do innych służb niż policja? Um, jakby to powiedzieć, to jest tak zwana... przy okazji. To jest tak zwana pomoc przy okazji, bo musisz zrozumieć pewną filozofię testów psychologicznych. To, co jest na multiplusie, to nie są jakieś testy, które policja sama w pocie czoła wymyśliła. To jest robione tam na jakimś tam uniwersytecie, chyba w Katowicach, czy gdzieś tam. I generalnie jest schemat typowego testu psychologicznego. Testy psychologiczne z reguły mają parę skal, tak jak na przykład multi to ma tam bodajże zachowania społeczne, inteligencja, postawa w pracy i coś tam jeszcze. To czwarte zapomniałem. I jeżeli rozumiesz sens danego pytania, prawda, to jak przerobisz mój materiał, to zrozumiesz każdy test, który jest podobny, prawda, czyli na każdym teście możesz się spodziewać jakichś zadań matematycznych, prawda. No tutaj podam ci to, co jest na, obecnie na MultiPlusie, i no nie nauczę cię rachunków, prawda? Jeżeli jesteś słaby z matematyki, to owszem, te najprostsze zadania rozwiążesz i to jest, to jest na przykład, uważam, zadanie o takim średnim stopniu trudności, natomiast no, tak jak na multiplusie są trzy zadania matematyczne. Jest, jedno jest takie, że liczysz w pamięci, drugie jest takie mniej więcej jak to, no a trzecie jest takie, że już tam musisz zrobić równanie z dwoma niewiadomymi, czy jakiś ciąg, czy coś tam. I no niestety musisz coś na baz grać na, na kartce, żeby psycholog zobaczyła, że nie zgadłeś odpowiedzi lub no nie miałeś tej odpowiedzi już z jakiejś tam innej bazy danych, prawda? Czyli w tym sensie pomagam zrozumieć o co chodzi, natomiast no, nie mam tak dobrze opracowanych materiałów, jeżeli ktoś jest na przykład słabszy z matematyki, że tu bierze gotowca i wie tam od razu, że tam powiedzmy 290 na ileś ton tego zboża, czy co tam, czy trawy, czy i ma gotową odpowiedź, prawda? Także no niestety są niektórzy humanistyczni, że potrzebują gotowce. Dobra, lecimy dalej z Koksem. Cześć, Ksenio. KWP, czyli OPP to zabezpieczenia meczów, marszy, wsparcie dla OPI. Także w składzie jest 8 ludzi, w tym też dowódca na wózku. Czyli, dobra, roki i to oni jeżdżą zawsze do naszych różnych rejonów. Katowica, Różda, Śląska, Rybnik. Ksenio, uważa pan, że jak mam lekko podwyższone monocyty, to mogę mnie przepuścić na komisji lekarskiej. W tej chwili się możesz tłumaczyć, że Byłeś podziębiony, przeszedłeś COVID, jeżeli przeszedłeś, jakiekolwiek wytłumaczenie chorobą tam jest sensowne. Oczywiście taką chorobą typu grypa, czy, czy, czy, czy coś podobnego, prawda? Um, mm, mm, mm. Oczywiście, żeby było jasne, pytanie jest, co to znaczy, co to są zawężone za monocyty, prawda? Czy to jest tam, powiedzmy, jaka jest norma tam do pięciu, czy ty masz 6, czy szesnaście, prawda? Czy inne parametry krwi są tam ok? Bartłomiej, nie trzeba mieć wszystkiego, w normie minimalne odchylenia są tolerowane, prawda? Dobra, i tutaj Bartek w zasadzie powiedziałeś, powtórzyłeś moje słowa. W normie musi być glukoza bilirubina. No bilirubiny czasami się mniej czepiają. Bartłomiej, mój kumpel miał minimalnie monocyty podwyższone. Normalnie przeszedł, ale glukoza bilirubina musi być w normie Kup czy opolski rekrut prowadzi tą sama osoba, co psy dają głos na Facebooku, tam często się… tak, bo to chyba psy, bo on ma drugi O polski rekrut ma drugi kanał, psy, ma... psy dają głos, prawda, tylko ten, no psy dają głos, to już taki kanał, ja wiem, obejrzałem tam parę rzeczy, ale, ale, ale jakoś tak mi, no, no, no nie podszedł mi ten, te, te psy dają głos, prawda. Może dlatego, że nie jestem policjantem i tak mniej mnie interesują te, te, te, te jakieś inne problemy policji, bardziej mnie interesują pod kątem rekrutacji do policji. Ale warto, warto obejrzeć te, tą resztę, nawet z tego powodu, żeby żeby mieć pojęcie no, co się w tej policji sensownego dzieje, prawda. Tu jeszcze raz się pochwalę, że ja po prostu mam moich kochanych elitarnych, no też w sumie psy, prawda, też dają głos tylko do mnie. Lecimy tutaj, Kacper Rodak, czy aktualnie na szkoleniu podstawowym osoby mogą opuścić szkółkę w weekendy, jak było zawsze? Nie wiem, czy mogą zbyt często opuścić, prawda? Ktoś tutaj mnie kiedyś pytał, czy może na swój ślub pojechać. No chyba może, prawda? Ślub to jest jakąś taką, że tak powiem, ważniejszą imprezą w życiu młodego człowieka, aczkolwiek no, spróbowałbym zaplanować ten swój ślub tak, że no żeby żeby, no żeby i szkole policyjnej pasowało i, i tobie, żebyś szczęśliwie ze swoją tam połowicą miał tą uroczystość małżeńską. Już leci, lecimy. Tutaj Rafał Vlog zaprasza wszystkich na Discorda. Tam jest paru, paru fajnych ludzi, świeżo upieczonych policjantów, także można sobie yy, pogadać, ludzka rzecz, pogadać. Roki... Yy, z tą szkołą to jest teraz tak, że miesiąc koszarowy, później jeden miesiąc wolny, później dwa miesiące całości koszary znów, prawda? No, no w tym momencie jako policjant też warto się właśnie zaszczepić, przynajmniej po to, przynajmniej po to żeby nie było jakichś podejrzeń, że przyniesiesz Covida z przepustki czy coś, czy coś w tym stylu, prawda? Nałogowy, dzięki za odpowiedź odnośnie wytrzewienia jelit, Sztatek, mam rozmowę kwalifikacyjną, czy mógłby Pan bardziej ogólnikowo na czym najbardziej się skupić podczas rozmowy? Jakaś złota rada, dobre rady, sobie sława zasady. To jest zwykła rozmowa o pracę, czyli warto wiedzieć o policji coś, kto jest komendantem głównym, prawda, kto jest wojewódzkim w twoim mieście, jakieś tam, dlaczego chcesz do policji, no to dzisiaj żeśmy tam omówili, stabilność, prawda? Gdzie chcesz być za pięć lat? No, no będą się patrzeli na twoje jakieś umiejętności, prawda? Warto znać stopnie tych, co co będą na tej rekrutacji. Także no dokładnie to jak napisałeś, podchodzę do tego na spokojnie, jestem miły, wysportowany, mam dużą charyzmę, nie boję się takich rozmów, jednak przezorny, zawsze ubezpieczony. No tak naprawdę to musiałbyś się dowiedzieć, powiedzieć, gdzie startujesz. No i jedynie numery potrafią jak zwykle w Katowicach, prawda? Bo przejście rozmowy kwalifikacyjnej przez kobietę w Katowicach to prędzej kobitę piorun szczeli albo albo wyjdzie za mąż, prawda? Natomiast w innych jest raczej spokojnie, prawda? Szymon Wodaczyk Witam, panie Darku, jakich pytań możecie się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej? No co komenda, to tam jakieś swoje pytania mają, no. Ale powtórzyłem, powiedziałem, dlaczego do policji? Komendant wojewódzki, komendant, o minister, minister MSWiA, prawda, kto tam jest i tak dalej. Czy w wieku 28 lat warto się starać do policji? No pewnie. Roki 29 miał się dostałeś, dostał, prawda. Także tutaj kolega Pawełciu miał 27. Także widzisz, średnia wieku 28. 8 jak w mordę strzelił Paweł, prawda? Pawełciu roki i wyszło 27 jak w mordę strzelił. Roki 30. Z tym, że im większy wiek, tym większe doświadczenie życiowe. No taka prawda, że tyle, że człowiek się całe życie y, uczy i głupi umiera, natomiast Musisz sobie zdawać sprawę, że to właśnie taka młoda stonka, jak ty, która wchodzi, ona wniesie do po po policji, do każdej służby jakiś powiew świeżości, trochę ten gabinet figur woskowych zostanie przewietrzony. No trudno tutaj po moim PESELu ukryć, że, że należę już do tak zwanych dziadersów, prawda? No robię wszystko, robię wszystko żeby, żeby no było żeby było fajnie, prawda? Natomiast no, kiedyś też byłem młody, buńczuczny, jakby to powiedzieć, <śśśś> czarne włosy, prawda? I myślałem, że zbawię świat. I niestety powiew tej młodości, powiew innego spojrzenia jest potrzebny. I to jest właśnie twoja rola, prawda? jak masz 18 lat wniesiesz co, coś innego, jak masz 27 wniesiesz coś innego jakąś większą znajomość komputerów, znajomość różnej maści gadżetów elektronicznych. No żebym się zesrał, ja już w tej chwili informatykiem nie zostanę, jeżeli pierwszy komputer zobaczyłem w wieku 38 lat, prawda? I to taki jakby to powiedzieć, to był jeszcze Windows 95. Marcin jest teraz 5 tygodni koszorowania, tydzień przerwy, powrót i egzamin końcowy, prawda? Choczoka pik. Jakie są szanse, że osoba z dawnej rodziny dysfunkcyjnej ma szansę dostania się do policji? Chodzi głównie o wywiad środowiskowy. Jak to może być rozpatrzone? Przede wszystkim zwracają na przebywanie w wspólnym gospodarstwie domowym. No jeżeli zakładam teoretycznie, że tam tata coś rozrabiał i no matka go pogoniła, rozwiedli się być może mieć pozbawione jakieś tam prawa rodzicielskie to, to nie masz z tym gościem nic wspólnego, no ale z drugiej strony zawsze jest konflikt interesów jak mieszkasz pod jednym dachem, prawda? nałogowy. Startuję w Gdańsku i powiem panu, że wszyscy co od pani prowadzącej, co psycholog, wszyscy zajebiście do mnie podchodzili, miło, mega, jestem zdziwiony, mam 21 lat i od razu po szkole średniej teraz. No i jest to dobre i złe, prawda, bo w tej chwili, o, już, już mi się przypomniał przykład. Yy, nikt nie chce mieć jakiegoś zarzutu, że na ciebie krzyknął, warknął, że się nieelegancko zachował, a najlepszy przykład to jest ta babcia Kasia, która którą tam złapali, dali na komisariat, no i zarzuty babci Kasi są przede wszystkim takie, że rzekomo ktoś powiedział, ty kurwo, tak parafrazuję w tej chwili co tego, rzekomo coś tam, coś tam źle do niej powiedział, rzekomo tam rozbierali ją tu, rozbierali tam, prawda, czyli nie ma zarzutów jakichś tam merytorycznych, tylko zarzuty są takie słowo, przeciwko słowu, prawda? No i w tej chwili po, po takim medialnym jakimś tam objaśnieniu, znaczy objawieniu tej babci, no policjanci muszą udowodnić, że, są, że nie są wielbłądami, prawda? Także w tej chwili w zasadzie wszyscy są uprzejmi, przynajmniej powinni być uprzejmi, ale no czasami potrafią tak, jakby to powiedzieć, dokopać, dokopać tam cichaczem. Chociaż przypuszczam, że w twoim przypadku nie będzie tego y, czarnego scenariusza. Rafał, bo, bo, do, dokładnie, 40 lat, wcale nie jest tutaj za późno. O, tutaj koledzy, właśnie dyskusja jest o 40-latkach. 40 lat minęło jak jeden dzień, prawda? Dobra. Pa, pa, nałogowy startuje, jestem po informatyce, chciałbym zrobić kwalifikowany kurs pierwszej pomocy, bo pomoc ludziom jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. No pewnie. Słuchaj, nałogowy, komputery są w tej chwili wszędzie, cyberprzestępczość, jakieś takie rzeczy, to powiem tak, sam miałem takie zdarzenie, że na moje dane osobowe i to takie przerobione dane osobowe, nawet niedokładne, nie ten sam PESEL. Ktoś, ktoś sobie zaczął wypożyczać samochody. Ta firma, czyli firma Panek Car Sharing, zaczęła mi wysyłać jakieś wezwania do zapłaty. No niby nie dla tego samego człowieka, bo nazwisko się różniło, ale na mój adres. No i niedawno dostałem takie, takie nazwijmy to, telefon od prokuratora o umorzeniu sprawy, ponieważ oni nie są w stanie merytorycznie podejść do... złapać tych gości, prawda? Wydawałoby się, że w Polsce wszędzie monitoringi, w banku przecież nie możesz mieć konta bez bez podania tożsamości, a ja sobie można wziąć, przerobić moje nazwisko, wziąć mój adres z internetu i podstawiać się za moją osobę, prawda? Teraz biorą wszystkich do policji, aby umieć psiknąć razem w tłum Michał B. Ja wiem, Michał, czy tak aż wszystkich biorą? No, dobra. Dobra, Michał, zrobiłeś tutaj miły przerywnik. Konrad Złoszny, czy Zjoszny? Jutro mam komisję lekarską, wynik dostanę na miejscu, czy po paru dniach lub tygodniach. No, no warto się od razu zapytać o wyniki i, i nie ten. Ja zalecam zrobienie czegoś takiego, zrobienia zdjęcia z obiegówki i, że tak powiem, przeczytać, czy tam są jakieś paragrafy, jak nie ma paragrafów, to nie widzę przyczyny, dla, dla której byś się miał nie dostać. Tommy Jones, panie kierowniku, ostatnio robiłem badania tak zwane podstawowe przed TSF, tam jak cukier złoto, ale babka mi zaś mówi, że tętno wysoki, chyba stresik. Myślałem, że będzie tylko wypisane zaświadczenie. No widzisz, kobieta się poważnie podeszła do twojego przypadku. Natomiast yy, i dobrze zrobiła, ponieważ jeżeli się stresujesz przy zwykłym badaniu u lekarza do testu sprawności fizycznej, to równie dobrze możesz się stresować przy jakichś poważniejszych badaniach. Także boję się, że będziesz miał tak zwane nadciśnienie białego fartu ha. Słuchajcie kochani, patrzę, że godzina nam zleciała, w miłym towarzystwie czas szybko leci, prawda, także mam nadzieję, że szkółki policyjne też wam tak szybko zlecą, jak ten hangout ze mną, naprawdę dzięki, dzięki za uczestnictwo, dzięki tutaj Roki, że ci się jeszcze chce, prawda, moja żona teraz gdzieś tam na którymś kanale ogląda wszystkie powtórki Rokiego, także film zdecydowanie inspiruje. Wracając do tematu ogólnego, warto podejść, nawet jeżeli wtedy, jeżeli kiedyś miałeś jedno, dwa, trzy, cztery, czy tam nawet pięć, sześć niepowodzeń, prawda, jest dobra pora, Bior, biorą wszystkich sensownych kandydatów, Często to, że się nie dostałeś 5 lat temu, to nie oznacza, że jesteś tym samym kandydatem co 5 lat temu. Nabrałeś doświadczenia, yy, na... brałeś jakiegoś innego spojrzenia na świat, nie jesteś tym samym człowiekiem, prawda. Zresztą nikt nie jest tym samym człowiekiem co 5 lat temu. No, chyba że się zatrzyma w rozwoju i tyle, prawda. Także Roki, dzięki jeszcze raz za komplement. Trzymajcie się, cześć. Nikt nie chciał dzwonić. I do następnego razu. Bye, bye. A jeszcze oczywiście tutaj y, subskrypcja kanału, tutaj obejrzenie jakiegoś innego filmiku. Jak już oglądasz w powtórce, to to będzie ok. I tutaj jeszcze Adria, witam panie Darko, czy 22 punkty z TWO? To w miarę dobry wynik. Z TWO, tak. E, przepraszam, z TWO nie, z TSF-u, tak, prawda. 22 punkty, wynik bardzo przeciętny, prawda. 30 punktów, to tak wyciągają moje moi litarni. Także jeszcze raz, subskrypcja, kolejny filmik, jak oglądasz w powtórce, komentuj tutaj. Thank you.